Wojownik Trzech Światów to powieść, którą napisałem jako pierwszą, właściwie to jest saga już pięciu części, pięciu powieści, tworzy serię, o czym jest Wojownik Trzech Światów. Jest o chłopaku, który kończy podstawówkę. I w jego szkole jest niebezpiecznie. Starsza młodzież męczy młodszych uczniów, wnoszą nawet narkotyki do szkoły i nawet jego życie jest zagrożone. I wtedy ratuje go anioł strażnik, to jest oficer anielski w służbie wszechpotężnego Elohima. I ten anioł zabiera go w podróż w czasie. Cofają się o 3000 lat, aż do czasów króla Dawida. Zaciągają się do jego armii i zaczynają przeżywać już te prawdziwe przygody, które my czytamy w Biblii. Oni w nich uczestniczą. Ten chłopak zyskuje tam wiarę, odwagę, siłę, a żeby wrócił z powrotem kiedyś do swojego świata i w mądry sposób rozwiązywał już problemy, przed którymi uciekał. Tak więc Wojownik Trzech Światów. Niewidzialna Gra to kolejna powieść, a właściwie saga znów pięciu części właśnie pod tytułem Niewidzialna Gra. O czym jest ta powieść? Jest ona o grze internetowej o nazwie Babilon. Bardzo atrakcyjna gra. Rozprzestrzenia się po całym świecie szybciej niż cokolwiek innego. Ale gra jest również bardzo niebezpieczna, bo nie wymyślił jej człowiek. Ci niegrzeczni użytkownicy, którzy zachodzą najwyżej do finału światowego tej gry, zostają przez nią porwani do internetu. Sam nie wiem, jak to się dzieje, ale tak jest. I wyrzuceni w innym świecie, w starożytnym Babilonie. Kiedy urodziła się moja córka, to było jakiś czas temu, wszyscy czytelnicy mówili mi, i co panie Robercie, nie ma pan teraz wyjścia, musi pan napisać powieść dla dziewczyn. No i rzeczywiście nie miałem wyjścia, bardzo chciałem to zrobić. Tak wtedy powstała powieść przygodowa Klejnot Asferusa w dwóch częściach, powieść o królowej Esterze, ale właściwie to powieść o wspaniałej dziewczynie, pięknej, mądrej dziewczynie, w starożytnej Persji, która zostaje wciągnięta do konkursu na królową Persji. Ona nie chce brać udział w tym konkursie, ale go wygrywa i staje się królową Persji. I wtedy stwierdza z przerażeniem, że na dworze króla Persji jest uknuta intryga wyniszczenia całego narodu wybranego. Kolejne powieści o bohaterach biblijnych, bo jest to moja specjalność, bohaterzy biblijni w takiej fabularyzowanej otoczce to Gedeon i Samson to jest jeden bohater w jednym tomie. Mniejsze ryzyko, żeby zacząć czytać właśnie od takiego jednego tomu, ale na pewno wkręcicie się w tę przygodę. Gedeon, na początku niby bojaźliwy mężczyzna, ale co się dziwić, kiedy Starożytny Izrael został najechany przez potężny naród Madianitów. Wszyscy mężczyźni w starożytnym Izraelu boją się, nie mają siły, żeby się sprzeciwić, nie potrafią uratować swoich rodzin, ochronić ich. Tak jest też z Gedeonem, aż w końcu Gedeon spotyka anioła. Ten poznaje go z Bogiem i Gedeon otrzymuje od Boga niesamowitą odwagę. Z tchórza staje się odważnym generałem. Natomiast Samson Powieść o najsilniejszym człowieku wszechczasów. Samson otrzymał siłę od Pana Boga. W jednej bitwie potrafi pokonać tysiąc przeciwników, nie mając miecza w ręce. Ale, drogie dziewczyny, Samson nie tylko jest najsilniejszy. Samson ma bardzo kochliwe serce i zakochuje się niestety w niewłaściwych dziewczynach, w niegrzecznych dziewczynach. Nie słucha dobrych rad, yy, przyjaciół rodziców i o mało co nie przepadł z tego powodu. Jednak pod koniec życia nawraca się i ratuje swoją duszę od katastrofy. Najnowsza powieść, a właściwie trylogia, to powieść już historyczna o moim pra pra, pra Tadeuszu Kościuszce, o generale Kościuszko. Jeżeli chodzi o syna wolności, to jest ta powieść właśnie, którą trzymam w ręce, to jest ten rozdział z życia Kościuszki, z jego kariery wojskowej, gdy walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Prawdziwe postacie historyczne, fakty historyczne, ale przede wszystkim przygoda, w której te fakty i te postacie są utkane. Przygoda fabularyzowana. Tak więc uczysz się historii, nie wiedząc o tym, właściwie to uczestniczysz w niezwykłych przygodach z Tadeuszem Kościuszką w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zapraszam was, Syn Wolności, to najnowsza powieść, którą napisałem. Gra Planszowa Królestwo to jest gra, w której nie możesz żyć dla siebie, ale żyjesz dla innych. Podczas ważnej podróży musisz dotrzeć do Niebieskiego Królestwa, kiedy to władca ciemności, Książę Mroku, kusi cię pokusami, aby powstrzymać w tej podróży. Gra Królestwo... Gra jest dla dwóch do sześciu graczy. Wiek to jest samodzielny wiek gracza od 8 roku wzwyż. No i gra się bardzo szybko od 30 do 60 minut. Łowcy talentów gra planszowa gra, której jestem wydawcą szkoda, że jej nie wymyśliłem ale wielu czytelników pyta się mnie Panie Robercie a skąd pan wiedział? że ma pan zostać pisarzem, kiedy wymyśla pan swoje powieści. No, ja odkryłem ten swój talent do pisania, yy, kiedy opowiadałem historię mojej młodszej siostrze. Miałem wtedy kilkanaście lat. Ale wtedy ten talent odkryty musiałem rozwijać, ażeby zostać w końcu pisarzem. I w tej grze Łowcy Talentów również ty możesz odkryć swój talent. Możesz odkryć swoją umiejętność, którą, którą dostałaś, czy dostałeś od Pana Boga. Tak więc łowcy talentów. To dobra przygoda, do której Cię zapraszamy. Gra planszowa Strażnicy Snów. Bardzo ciekawa gra, w której to Pan Bóg syła w postaci snu przesłanie do człowieka. Tak jak to często bywało. Jest ciemna strona mocy, która chce przejąć ten sen. I uczyni z niego koszmar, a więc chce popsuć go, chce zakłócić y, tę wieść, którą Pan Bóg wysyła. I ty możesz stać się strażnikiem snów, razem z Archaniołem Michałem, aby bronić tego snu i aby sen w sposób niezakłócony y, dotarł od Pana Boga do człowieka. Strażnicy snów. Jest to gra dla graczy, którzy już mają jakieś doświadczenie w grach planszowych, nie jest to gra dla początkujących, ale gra bardzo atrakcyjna, w której możesz rzeczywiście dobrze się bawić w naszej dobrej przygodzie.